Chrystus nauczał lud na równinie, Chrystus nauczał często na górze, nauczał zło. Znał nauczał często na górze, nauczał złodzi w domu Maryi i na uście, i w świątyni. Czy wiemy jak? Bo co powiemy potem? W ręku trzymając puste to na złoto dają. Daj, na złoto dajną Na złoto zło Daj, na na Chrystus nauczał Lud na równinie Chrystus nauczał Często na górze Nauczał z domu Maryi I nauczcie I świątyń. Świątyni Chrystus nauczał lud na równinie Chrystus nauczał Często na górze Nauczał w złodzi W domu Maryi I na uczcie. I świątyni Chrystus Chrystus nauczał, często na górze nauczał złodzi w domu Maryi i nauczcie.